Ciebie. Od chwili tej się zmienia na świat, tak powiesz mi, ja powiem dla ciebie spojrzeniem swym. Oczarujesz mnie przez tyle, tak popatrzmy na siebie, nie chwila ta. Jak najdłużej trwa, co da nam los, nic z nas tego nie... To wszystko, co mam, oddaję w dłonie tej obrączki czar, niech śniasz pokres. To wszystko, co mam, to Ciebie kochana Nieszczęście szczęście dopiszę nam. To wszystko, co mam, oddaję w dłonie tej obrączki czar, niech śniasz pokres. To wszystko, co mam, to Ciebie Ciebie ujrzałem, widziałem już, że to będziesz ty, ten pierwszy raz, jak cię przytulałem, poczułem, że to jest jakiś znak. Dziś ty i ja na siebie patrzymy, mówimy tak, uśmiechamy się, na zawsze już dla siebie będzie co mam, oddaję Twe dłonie tej obrączki czar, niech śni aż pokres. To wszystko, co mam, do Ciebie kochana, nieszczęście dopiszę nam. To wszystko, co mam, oddaję Twe dłonie tej obrączki czar, niech śni aż pokres. To wszystko, co mam. Do siegi kochana, niech szczęście dopisze na.